Mam nadzieję, że w poprzednim odcinku oswoiliście się z myślą o tym, jak realne stopy procentowe mogą wpływać na zaplanowane inwestycje. Widzieliśmy, że gdy realne stopy procentowe się podnoszą, to zaplanowane inwestycje spadają. A gdy realne stopy procentowe spadają, to zaplanowane inwestycje rosną. Od tego intuicyjnego wniosku wejdziemy w tym odcinku. I zastosujemy ten wniosek do naszego krzyża Keynesowskiego. Zastanowimy się, jak realne stopy procentowe wpłyną na wszystkie zaplanowane wydatki i co to zmieni w modelu takim jak krzyż Keynesowski. Jak to wpłynie na realny PKB w równowadze? Dla przypomnienia narysujmy najpierw krzyż Keynesowski, a raczej jego część. Na tej osi mamy wydatki. Wydatki. A na tej osi będzie dochód. Wiemy już z wielu odcinków, że gospodarka jest w równowadze, gdy dochód jest równy. gdy dochód globalny jest równy globalnym wydatkom realnym okrężny przepływ PKB. Narysujmy. Narysuję linię, w której w wszystkich punktach Y jest równe wydatkom. Tak jest na tej linii, nachylonej pod kątem 45 stopni. To nasze wydatki. W tym punkcie powinny mieć tę samą wartość, co nasz dochód globalny. To jest jedna część krzyża Keynesowskiego. Druga część dotyczy zaplanowanych wydatków odnoszących się do tego. Zobaczymy, gdzie te krzywy się przetną. Jaka będzie równowaga dla tego wykresu zaplanowanych wydatków? Zapiszę to tutaj jako... Wcześniej zapisałem po prostu zaplanowane. Pisałem to słowo, zaplanowane wydatki. Możemy to też zapisać skrótem, o tak. I to jest równe globalnej konsumpcji. A globalną konsumpcję możemy zapisać jako funkcję dochodu rozporządzalnego. y minus t to dochód rozporządzalny. Dochód globalny minus globalne podatki. Niech to będzie jasne. Nie mówię c razy y minus t. c jest funkcją y minus t. Jeśli podacie mi y minus t, to ja wyliczę wam c. Dla potrzeb naszej analizy krzyża kajnesowskiego i tak się robi na tradycyjnych zajęciach ze wstępu do ekonomii. Zakładamy, że funkcja konsumpcji jest liniowa. Zakładamy, że nasza funkcja konsumpcji, c jako funkcja dochodu rozporządzalnego, wygląda to tak. Konsumpcja autonomiczna plus krańcowa skłonność do konsumpcji razy dochód globalny minus podatki. To wszystko jest mnożenie. Możemy pomnożyć wszystkie wyrazy przez c1. Mówimy, że c jest funkcją y minus t. To tylko część zaplanowanych wydatków. Powyżej mamy zaplanowane inwestycje. Mówimy o sytuacji zaplanowanej. Wiemy, że zaplanowane inwestycje, wcześniej uznawaliśmy je za stałą, ale teraz wiemy, że mogą być funkcją realnych stóp procentowych. Oprócz tego mamy wydatki rządowe i eksport netto. Zatem dla jakiejś danej realnej stopy procentowej możemy wykreślić tę linię. Funkcja konsumpcji to prosta o nachyleniu dodatnim. Przecinająca oś pionową w którymś miejscu, tutaj. Punkt przecięcia powyżej zera. Dla danej stopy procentowej to wszystko będą stałe. Nasze zaplanowane wydatki będą wyglądały tak. Mogą wyglądać mniej więcej tak. To jest YP. Nazwijmy to YP1. To YP uzyskamy, kiedy wybierzemy... Zapiszę. Przepiszę to wszystko. Mamy konsumpcję, która jest funkcją y minus t plus poziom zaplanowanych inwestycji, powiedzmy przy stopie procentowej r1, czyli przy jakiejś danej stopie procentowej, plus wydatki rządowe, plus eksport netto. I widzimy. Przeprowadziliśmy już analizę z krzyżem keynesowskim kilkakrotnie. To jest poziom równowagi PKB. Tutaj, na naszym wykresie zaplanowanych wydatków, dochód jest równy wydatkom, produkcja jest równa wydatkom. Mamy równowagę. Nie przejadamy zapasów w niezaplanowany sposób. Nie tworzymy też nadmiernych zapasów ponad to, co zaplanowaliśmy. Teraz rozważę, co się stanie, jeśli stopy procentowe… jeśli stopy procentowe wzrosną od R1 do R2. Co się stanie, jeśli stopy procentowe wzrosną od R1 do R2? A zwłaszcza, załóżmy, że R2, mamy tu zaplanowane inwestycje przy R2 i założymy, że R2 jest mniejsze od R1. Powiemy więc, co się stanie, gdy stopy procentowe spadną. Już wiemy, kiedy stopy procentowe spadną, to rosną zaplanowane inwestycje. Ceteris Paribus, jeśli to przesunie się w górę, jeśli przejdzie od R, jeśli realna stopa procentowa spadnie, to wartość całego tego wyrażenia wzrośnie. Będzie zatem wzrost. Wykres zaplanowanych wydatków przesunie się w górę, przy dowolnym poziomie dochodów. Może to wyglądać jakoś tak. Będzie to wyglądało tak. Ta delta tutaj… zaznaczę to tu. Ta odległość będzie zmianą zaplanowanych inwestycji. Poszła w górę, bo stopy procentowe spadły. Widzieliśmy to w poprzednim odcinku. Osiągnęliśmy nowy poziom. Teraz widzimy, że kiedy to się podniesie, to inwestycje pójdą w górę. Ponieważ realna stopa procentowa spadła, osiągamy nowy punkt równowagi. Ten punkt równowagi jest przy wyższym poziomie PKB czy dochodu. Z poprzednich filmów wiemy, że ta odległość wyniesie tyle samo, co nasz mnożnik pomnożony przez wartość wzrostu. Wartość wzrostu to zmiana w zaplanowanych inwestycjach. Teraz mnożymy to przez mnożnik. A nasz mnożnik to 1 przez krańcową skłonność do oszczędzania albo 1 przez 1 minus krańcowa skłonność do konsumpcji. A krańcowa skłonność do konsumpcji... założymy, że będzie stała. To konieczne do sporządzenia tego wykresu. To jest ten element tutaj. To jest równe naszemu C1. Ale główny temat, to, co najważniejsze w drodze do modelu ISLM, to spostrzeżenie, gdy realne stopy procentowe rosną, to zaplanowane inwestycje spadają. A kiedy stopy procentowe spadają… Co widzieliśmy w tym przykładzie? Zapiszę to. Y, zaplanowane wydatki 2, przy C jako funkcji Y minus T, plus nasza nowa zaplanowana inwestycja przy tej niższej stopie procentowej, plus G plus eksport netto. To jest nasze Y2. To nasze zaplanowane wydatki. Widzieliśmy w tym przykładzie, kiedy realne stopy procentowe spadły, to zaplanowane wydatki... kiedy realne stopy procentowe spadły, to zaplanowane inwestycje wzrosły. Dlatego całkowite zaplanowane wydatki też wzrosły. Z tego powodu całkowite zaplanowane wydatki wzrosły. I wzrósł całkowity PKB. Mamy tu kolejny stosunek analogiczny do tego. Bo zmieniając to, przesuwamy tę krzywą. Mamy tu efekt mnożnika widoczny na naszej produkcji w równowadze. Ważny wniosek. Jeśli realne stopy procentowe idą w górę, to nie tylko zaplanowane inwestycje spadają. Cała krzywa przesuwa się w dół. I powoduje to też spadek realnego PKB w stanie równowagi. Obniża się o pewien mnożnik określający, jak bardzo spada to. Jeśli realne stopy procentowe spadają, to zaplanowane inwestycje, z powodu tego, co widzieliśmy w poprzednim odcinku, rosną. A to powoduje, to sprawia, to wszystko zrobiliśmy w tym odcinku. Ta krzywa przesunie się w górę. Jeśli zaś ta krzywa przesunie się w górę, to nasz PKB równowagi wyniesie wartość tej zmiany razy mnożnik. Zatem PKB w stanie równowagi pójdzie w górę. Jest więc bardzo podobny stosunek w sensie tego, jak zmieniają się wartości. Możemy to przedstawić na wykresie. Ekonomiści słyną z tego, że nie zawsze zaznaczają zmienną niezależną tam, gdzie byśmy chcieli. Gdy wykreślamy naszą… jak się przekonamy, będzie to krzywa IS, czyli oszczędności i inwestycji. Investment savings. Porozmawiamy o tym jeszcze. Zaznaczamy realne stopy procentowe na osi pionowej, a realny PKB będzie tutaj. Spójrzmy, jaki jest ten stosunek przy wysokiej realnej stopie procentowej. Realny PKB będzie niski, a przy niskiej realnej stopie procentowej PKB będzie wysoki, bo wydatki wzrosną, wystąpi efekt mnożnika i produkcja w stanie równowagi wzrośnie. Niskie stopy procentowe, wysoki realny PKB i mamy odpowiadającą temu krzywą. Jeśli chcecie odnieść realny PKB do realnych stóp procentowych, uzyskacie taką krzywą. Nazywa się ją krzywą IS. IS jest skrótem od inwestycji i oszczędności. Bardziej skupiamy się na części i, jak w tej analizie. Na podstawie tego i poprzedniego odcinka możemy powiedzieć, że ta relacja wynika z wpływu realnej stopy procentowej na inwestycje. Przy wysokich realnych stopach procentowych nie macie wielu inwestycji. I również uszczuplacie PKB. A gdy obniżycie stopy procentowe, to inwestycji będzie znacznie więcej, jak widzieliśmy w poprzednim odcinku. A PKB powiększy się o mnożnik, który widzimy tutaj.